Baszta Strażnicza Więzienna w Głogówku, tuż niedaleko ulicy Zamkowej, a ja stoję na ulicy Kościuszki 27. W tej chwili podobno mieści się tam Muzeum Miejskie.